No, ale taki to jest, ale zegar to niechuya mi się nie podoba. Wiem to, że słowo nie to było dla nas za mało, bo mamy również zwrot o treści nich, co oznacza bardziej nie. <gry> Ooo <laughs> Ooh, mm. Na samym końcu jeżdżera macie ekoplażę. Mm -mm. Tam będziecie mieli znak. Będzie taka barierka, macie ekoplażę. Weź. Ten gościu, nie wiem czy ten czy tu do lasu. Ten gościu tam mówił, że o tam się zjeżdża chyba. Ale będzie... Będę miał zajebisty na tez. No, to Come nie... Błuszczą miłyczkę. A nasz go No, to... Zajebana ładowarka żyje dzisiaj własnym życiem Ty no, ale weź, taka już mamy 3 kilometry, pięć Co tylko zobaczyć tego? <grymne> da się ponownie odpalić Ty no parłem, no żyje głównym własnym życiem, no Ja pierdolę Dobra, będę jechał za tobą a Daj telefon, teraz to podjedziemy na pieprz już i ja ci podłączę Na swoim Dobra, jeźdzę, jecha, będę jechał teraz za tobą ale nie będziemy gadać później. takiego, Kurwa, ja będę miał kafę. tego tą ładowarę. Manualną tak ustawisz No i takiego Oxforda sobie tutaj stawię, że wiesz, jak Do mycia to w ogóle zamykany, zakręcany szczelnie. A nie takiego No kurde, to już robi że taki się takie później.